Na swój pas, na swój cel, no i ten subtelny krew Co niełatwe, gdy twój zaw ma rozmiar XXXXL Na swoją, na swój czar, jest jak słabi albo tle, nie spadł gronie są o go